a Kościół daje nam do medytacji fragment opowiadający o powołaniu pierwszych uczniów. To wydarzenie było nowym początkiem życia przyszłych apostołów. Decyzja pozostawienia wszystkiego i pójścia za nauczycielem z Nazaretu była decyzją, która odmieniła ich historię. Jak każda decyzja, tak i ta wiązała się z pewnym ryzykiem, a następnie z gotowością ponoszenia konsekwencji swojej decyzji. Ani Piotr, ani Andrzej, ani żaden z pozostałych apostołów i uczniów Chrystusa nie mógł przewidzieć, dokąd ich zaprowadzi to ryzykowne posunięcie. Aby nagło z wędrownego nauczyciela, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi, porzucić wszystko i natychmiast wyruszyć w drogę, Trzeba mieć wielką ufność względem Niego i zobaczyć w Nim kogoś więcej niż tylko wędrownego nauczyciela. Jezus w ten lub podobny sposób odmienił miliony ludzkich historii. Ci, którzy Mu zaufali są w drodze albo już odnaleźli swoją drogocenną perłę. Święci bracia Piotr i Andrzej już radują się przebywaniem w Królestwie Bożym. My jeszcze jesteśmy w drodze, ale już żyjemy nadzieją życia wiecznego, a mając tak wielkich orędowników w niebie, możemy z odwagą stawiać kolejne kroki na drodze zbawienia.